Poznanie Jezusa jest drogą prowadzącą do zobaczenia Go. Poznając mojego Pana, widoczną staje się droga mojego życia. Siłą pociągającą do ujrzenia Boga, patrzenia na Niego, jest cierpliwe, wytrwałe i codzienne Jego poznawanie. I tego, którego poznam, ten zamieszka we mnie, ale i ja zamieszkam w nim. Poznanie Boga jest niczym innym jak miłością. Chcąc tego dokonać, człowiek dojrzał do tego, aby wszystko stracić. Nie można poznać Jezusa, nie rezygnując równocześnie z własnego myślenia i odczuwania jedynie według ciała. Jest to droga całkowitego ogołocenia i całkowitego przeobleczenia się w Tego, którego poznaję przez miłość. Jezusa poznajemy w Duchu Świętym. Poznanie Boga może, można porównać ze stworzeniem człowieka na nowo. Jeśli chcę poznać Boga, powinienem o to pytać Jezusa. Poznanie Boga Ojca jest możliwe wówczas, gdy człowiek wstąpi na drogę Jezusa, przyjmie go za prawdę i nią będzie się kierował. Do poznania Jezusa potrzebne jest rozumne serce, to, o które prosił Boga król Salomon. Rozumne serce to mądre serce. Ono jest wtedy, kiedy człowiek Doświadcza bojaźni Bożej i posłuszeństwa Panu Bogu. Jezus mówi, wierzcie mi. To jest sposób na przyjęcie tego, co Jezus chce dać człowiekowi. Dzięki wierze staję się człowiekiem sprawiedliwym. To jest droga mojego uświęcenia, a zarazem usynowienia. Moją cechą szczególną jako człowieka staje się to, że żyję z wiary. Żyję dzięki zaufaniu i zawierzeniu Bogu. Gdy wierzymy Bogu, dostrzegamy w swoim życiu, a zarazem w świecie, znaki Jego działania z mocą i mądrością. Żyję, jakbym widział Boga. Żyję dlatego, że wierzę. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Idę nie widząc, lecz wierząc. Na widzenie przyjdzie czas później. Dlaczego takie myślenie? Ponieważ dla człowieka, który wierzy, wszystko jest możliwe z Bogiem, wszystko jest możliwe dla Boga i w Nim.